czy kolejne badania lekarskie, po tym jak już odzyskałeś prawko utracone za alkohol, oczywiście odzyskałeś się po badaniach w WOMP-ie, będą wymagały powtórnego udokumentowania rocznej abstynencji i myślę tutaj o tych badaniach już robionych u lekarza prywatnego. Witam Panie Darku, zabrano mi prawo jazdy w lutym 2016 na 6 miesięcy, Czyli alkoholu pewnie nie było za dużo, badania psychologiczne zrobione pozytywnie, badania lekarskie w Wąb Sosnowiec, brak wskazań z adnotacją, termin kolejnego badania na czerwiec 2018 oraz kod 68, załączam zdjęcie, no przypominam Ci, że kod 68 oznacza w chwili obecnej zakaz spożywania jakiegokolwiek alkoholu, czyli nie masz tego od 0 do 0,2 promila. Prawo jazdy odbieram w sierpniu i z Pana blogu wiem, że mogę zrobić te kolejne badania, które mam wyznaczone w 2018 u miejscowego lekarza, tego, który bada kierowców u mnie, a niekoniecznie w WOMP-ie. I moje jest pytanie takie, czy przed tym lekarzem w moim mieście będę musiał udokumentować roczną abstynencję? Wspominał Pan o niej na blogach, ale nie wiem, czy mnie dotyczy Czy sam fakt, że teraz odzyskałem prawo jazdy terminowo na dwa lata, powoduje, że te badania w 2018 roku to tylko stwierdzenie, że wszystko jest w normie. I odpowiadając tutaj na pytanie mojego widza, no, teoretycznie lekarza prywatnego obowiązuje to samo rozporządzenie ministra zdrowia, oparte na y, ustawie którą tu widzisz, tą zieloną książeczkę z tyłu i jeżeli ten lekarz prywatny stwierdziłby u Ciebie jakieś problemy z alkoholem, szczególnie poważniejsze problemy alkoholizm, jakieś podejrzenie no to pewnie zażądałby udokumentowania tej abstynencji No, w praktyce jest tak, że to właśnie WOMP Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy bierze na siebie ten cały ciężar handryczenia się z pacjentem Robi tą brudną robotę, oznajmia mu tą taką no, niekorzystną decyzję, prawda, czyli albo negat, albo jakieś terminowe prawo jazdy, a lekarz prywatny, jak to widz tutaj sprytnie określił, już po pewnym czasie, jak przedłuża to prawo jazdy, powiedzmy, że stwierdza, że wszystko jest w normie, także raczej nie będzie aż takiego dużego zakresu badań, aczkolwiek niczego nie mogę wykluczyć. I wiem coś o tym, bo przedłużam najwięcej praw jazdy po badaniach wąpowskich i nie tylko. I śmiem twierdzić, że przedłużam ich najwięcej w całej Polsce. Ale to, co Ci powiedziałem o tym złym wąpie, jest to raczej taka reguła ogólna, bo czasem lekarz z wąpu może być łagodny jak baranek, dużo mniej wymagający niż lekarz prywatny, a odwrotnie lekarz prywatny czepiać się każdego drobiazgu i nie masz się co czemu tutaj dziwić. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań kierowców, prawdopodobnie przedłużający najwięcej terminowych jazd w Polsce. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania w temacie badania u lekarza prywatnego, już po przejściu badań polskich, oczywiście skomentuj to w tym wideo każdy oddźwięk jest ciekawy co kraj to obyczaj co lekarz to lekarz Prawda, no, medycyna jest sztuką, nie ma aż tak jednolitego postępowania pomimo tego, że no, ustawodawcy starają się jakoś to unormować ale to, że ciągle się zmieniają te rozporządzenia, ciągle zmieniają się ustawy, świadczy tylko o tym, że dążą one do doskonałości, do której jest ciągle daleko.